Dwa odcinki temu opowiadałem o tym, jak język wpływa na rzeczywistość Jak namawiam Was do tego, żeby przestać mówić muszę A zacząć mówić i myśleć chcę O pewnych rzeczach, które są Waszym obowiązkiem Czy które postanowiliście w swoim życiu robić Drugim takim fajnym duetem językowym Na który bardzo zwracam uwagę I który dużo zmienia w życiu to jest duet, spróbuję i zrobię. Te osoby, które mówią ciągle, że spróbują, skupiają się na tym, żeby mieć jakąś wymówkę na wypadek, gdyby im nie wyszło. A jeżeli zaczynając coś robić, już myślimy o tym, że raczej nam nie wyjdzie i powinniśmy mieć jakąś wymówkę, jakieś wytłumaczenie, dlaczego nam nie wyszło, No to raczej szanse na to, że nam wyjdzie są niewielkie. Dlatego ja bardzo zwracam uwagę na to, jak ludzie mówią o swoich zobowiązaniach i jak się deklarują, że coś zrobią. Bo jeżeli ktoś mówi, zrobię to, jeżeli ktoś mówi, zrobię to, będzie zrobione, dowiozę ten fragment projektu, to znaczy, że już w jego umyśle on się ustawia w takiej sytuacji, że on nie swego, że użyje wszelkich narzędzi i umiejętności, żeby dowieść ten rezultat, żeby to zrobić, żeby to było zrobione. I to jest bardzo w porządku. Oczywiście wiadomo, że czasami są sytuacje, gdzie zewnętrzne jakieś czynniki wpływają i ktoś mówi, że zrobi, a później nie robi albo robi trochę później, albo robi trochę inaczej. Więc jest, ważne jest, żeby podchodząc do zadania nie ustawić się w sytuacji, że raczej poniesiemy porażkę, tylko ustawiać się w sytuacji, na pewno mi się uda. Zastanówcie się, jeżeli czegoś nie zrobicie, to to nie ma żadnego znaczenia, czy wcześniej powiedzieliście, że spróbujecie, czy powiedzieliście, że zrobicie. Tak czy siak to będzie niezrobione, tak czy siak zawiedziecie czyjeś zaufanie, tak czy siak trzeba będzie podjąć jakieś działania naprawcze, żeby dalej projekt poszedł że jak gdyby fakty się nie zmienią. Więc jeżeli powiecie spróbuję i później nie zrobicie i będziecie się tłumaczyć, no ale mówiłem, że spróbuję, to nie znaczy, że zrobię, no to nikt już więcej do Was nie wróci z czymś, co będzie odpowiedzialne. Nie ja, słabości wierdziła. na koncert Tezis do Łodzi do bardzo fajnej sali, którą bardzo lubię która się nazywa Łódzki Dom Kultury Prawda, jedna z fajniejszych sal w Łodzi i w ogóle chyba w Polsce nawet. Czuję, że będzie to dobry koncert No, to przy okazji przyniosłeś też. jak masz oczekiwania w stosunku do dzisiejszego koncertu? Chcę się nie zabić na drodze na przykład. Jak wczoraj był karambol, to już dzisiaj nie będzie, bo tak działa. Wiesz, to czasami się nie zawsze tak zdarza. Jest jakaś szansa bardzo marna, że to się jednak zdarzy. Więc... Ja będę porywał teraz Pawła, <grym> <grym> Tak jakby to nie jasza. Witam, którzy Witam, słuchaczy. <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> to był Jester. No, to dzisiaj też gra w Łodzi, w Eudeku. Bardzo fajna sala. A Jester to był organizator tego koncertu, w sensie, to jest. I on robi fajne rzeczy. To teraz ja? Ktoś to? Nie, jak coś twoje... większego. Nie łapiamy ma... twojego pieprzecz. Czok czok koza, chok. Rękami będę malował, no nogami będę pisał. Tak. No to tak wygląda backstage eudeku łódzkiego Domu Kultury. Coś tak było? Coś tak było? O, tak było w ogóle i Czas się zamontować na scenie. Będzie próba. To ja nie umiem na tych garach grać do tego. No, Ale Zagraj! Voilà! Teraz jest po próbie. Teraz godzinę czekania. 7 pięter. Nie, nie ma. 7 piętra? 7 piętra. No nie no, drugie nie chyba, nie? Ty byłeś tam w tej kafalicy przejeżdżać. Nie działa. Chybałem co? Tak, to pierwsze wcisnę? Hmm? Nie, jest nie. Za dużo osób tam weźmie. Wyjdź Jasiu. Z, Z kamerą nie mamy wyjść być może. jeszcze nie, nie, on... nie świeci. Ale może ona jest popsuta po prostu. Bo wyjaśniało to że tym filmie. Ja faktycznie bym chciał zobaczyć A i teraz chodź. Przyjąłem tego delikatnie. Wycieczka do stołówki po prostu normalnie jak wycieczka do Gdańska rowerem. Tej sceny ogarnął to już, byśmy liczyli, 34 czy 35 raz? 35. 35, 35 raz. Tezis! Zbije